W tym odcinku chciałbym przedstawić w graficznej formie dane z poprzedniego odcinka, by stały się bardziej zrozumiałe. W wykresie, który widzicie na dole, liczbę linijek kodu miesięcznie, dane z tej kolumny, tej kolumny, którą właśnie zaznaczam, umieściłem na osi poziomej. Są więc argumentami funkcji, bo jeśli potraktujemy to matematycznie, to tę kolumnę uczyniłem zmienną niezależną. Wykres pokazuje, jakie, przy danej ilości kodu miesięcznie, są koszty stałe, koszty zmienne i koszty całkowite. Te wartości są na osi poziomej. Tu mamy liczbę linijek kodu miesięcznie. Miesięcznie. Dochodzi prawie do 12 tysięcy. Skala obejmuje cały zakres wartości w tej kolumnie. Zaś do osi pionowej, o czym już napomknąłem, przypisałem koszty. Koszty stałe, koszty zmienne i koszty całkowite. Pokazuje to ta mała legenda. Otóż koszty stałe, bez względu na ilość kodu… Teraz podchodzimy trochę inaczej niż ostatnio. Ostatnio liczyliśmy koszty, zaczynając od liczby programistów. Teraz zaczniemy od liczby linijek kodu. Bez względu na liczbę linijek kodu, w granicach rozsądku, koszty stałe nie zmieniają się. Te 15 tysięcy dolarów miesięcznie to czynsz za lokal, koszt bufetu, pensja menadżera i tym podobne. Widać je tutaj. Ta żółta linia to nasze koszty stałe. Niezależnie ile linijek kodu produkujemy, koszty stałe wynoszą 15 tysięcy miesięcznie. Ta wartość to 15 tysięcy dolarów. Następnie mamy koszty zmienne, tę pomarańczową linię. Obrysuje na pomarańczowo. Poszczególne punkty są zaznaczone. Gdy mamy 0 linijek kodu miesięcznie, koszty zmienne wynoszą 0. To ten punkt. Gdy mamy 4000 linijek kodu, koszty zmienne wynoszą 10 000. To ten punkt. Wybiorę jeszcze jakieś. Gdy mamy 11 400 linijek kodu miesięcznie, koszty zmienne wynoszą 70 000. 11 400 leży mniej więcej. Tu jest 11 tysięcy, więc tu jest 11 400. A koszty zmienne to 70 tysięcy. To ten punkt. I wreszcie koszty całkowite, czyli suma kosztów stałych i zmiennych. Przedstawia je niebieska linia. Koszty całkowite na niebiesko. Niebieska linia jest sumą żółtej linii i pomarańczowej linii. Jeśli weźmiemy dowolny punkt Pomarańczowej linii i dodamy 15 tysięcy kosztów stałych, to znajdziemy się na niebieskiej. W każdym punkcie niebieska linia jest dokładnie o 15 tysięcy dolarów wyżej niż pomarańczowa. Nawet tutaj, gdzie obie linie zawijają się do tyłu. Pewnie zastanawia Was, dlaczego tak zawijają się do tyłu? To skutek tego, o czym mówiłem poprzednio że im więcej programistów, tym mniejszą wydajność ma każdy z nich, bo muszą ciągle rozmawiać o podziale pracy, żeby się nie dublować. Tak jest do pewnego punktu, za którym dalsze zwiększenie nakładów zmniejsza łączną wydajność. Jeśli będziemy zwiększać nakłady, nie mam tu ich na osi, ale zatrudniając kolejnych programistów, dojdziemy tutaj do 11 400 linijek kodu miesięcznie. Jeśli zatrudnimy więcej osób, to nasze koszty wzrosną, bo musimy zapłacić im pensję, lecz łączna wydajność zacznie spadać. To właśnie obserwujemy tutaj, gdzie obie krzywe, kosztów zmiennych i kosztów całkowitych, zawijają się z powrotem do tyłu. Zrobiłem ten wykres, żeby pokazać, że nachylenie jeśli nachylenie to dla was obce pojęcie, to w naszym dziale matematycznym znajdziecie mnóstwo poświęconych mu prezentacji. Nachylenie to współczynnik kierunkowy linii wykresu. Na przykład ta linia ma większe nachylenie niż ta linia. Mierzymy je następująco. Zmiana w osi pionowej, zwykle opisywana jako delta y, ten trójkącik to grecka litera delta, symbolizująca zmianę. Zmiana w osi pionowej podzielona przez zmianę przez zmianę w osi poziomej oznaczoną jako delta x. A więc nachylenie równa się zmiana y dzielona przez zmianę x. Gdy zmierzymy je w ten sposób, ta linia ma mniej więcej taką samą zmianę w poziomie, ale dużo mniejszą zmianę w pionie. Ma mniejszą zmianę y. A dzieląc mniejszą zmianę y przez tę samą zmianę x otrzymamy mniejsze nachylenie. Natomiast taka linia, taka linia ma dużo większą zmianę Y. Licznik ułamka jest większy. Ma większą zmianę Y i mniejszą zmianę X. Skoro mianownik się zmniejszył, to wartość ułamka wzrosła. Ta linia ma zatem duże nachylenie. Przypomniałem w skrócie, czym jest nachylenie, ale chciałbym przeanalizować te średnie koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite i koszty krańcowe w związku z nachyleniem linii tych oto wykresów. Jeśli weźmiemy. Jeśli weźmiemy ten punkt, ten średni koszt stały, 3,75 centów, to znaczy on, że gdy produkujemy 4000 linijek kodu, to średni koszt stałej linijki kodu wynosi właśnie tyle. Jesteśmy na żółtej linii, więc użyję żółtego. Jesteśmy tutaj. Aby obliczyć średnie koszty stałe, to są nasze koszty stałe, aby uzyskać średnie koszty stałe, musimy podzielić koszty stałe, czyli tę wysokość, musimy podzielić ją przez liczbę linijek kodu. Wtedy uzyskamy średnie koszty stałe linijki kodu. Dzielimy zatem zmianę na osi pionowej przez zmianę na osi poziomej, co daje nam współczynnik kierunkowy, czyli nachylenie. Nachylenie tej linii. To właśnie wyraża ta wartość. Przejdźmy do tego punktu. Tu produkujemy 7000 tysięcy linijek kodu i wciąż kosztuje nas to... i wciąż kosztuje nas to 15 tysięcy dolarów. Dzielę łączną zmianę kosztów stałych dzielę ją przez. Dzieląc łączne koszty stałe przez łączną liczbę linijek kodu przez łączną liczbę linijek kodu uzyskuje nachylenie niezbyt dobrze widać, co rysuję. Uzyskuję nachylenie. Spróbuję równiej tej linii. Jak widać, ma ona mniejsze nachylenie niż poprzednia. I to ma sens, bo średnie koszty stałe linijki kodu powinny maleć, skoro wciąż tę samą sumę dzielimy na coraz więcej linijek kodu. Gdybyśmy wzięli ten punkt, nachylenie linii biegnącej od zera do niego byłoby jeszcze mniejsze. Skasuję to. Mam nadzieję, że rozumiecie. Średnie koszty stałe najłatwiej zrozumieć. Tę samą sumę dzielimy na coraz więcej linijek kodu lub programistów. Teraz średnie koszty zmienne. W każdym z tych punktów bierzemy koszty zmienne i dzielimy przez liczbę linijek kodu. Koszty zmienne w tym punkcie wynoszą 10 tysięcy dolarów i dzielimy je przez 4000 tysiące linijek kodu. To nachylenie tej oto linii. Przy 7 tysiącach linijek kodu łączne koszty zmienne wynoszą 20 tysięcy dolarów. Dzielę je przez 7000 tysięcy linijek kodu i otrzymuję nachylenie tej długiej, czerwonej linii. Nie wychodzą mi równo te linie. To nachylenie tej oto linii. Wykres jest krzywą, więc ma inne nachylenie tu i tu. Mierząc średnie koszty zmienne, mierzymy średnie nachylenie od początku wykresu aż do tego punktu. Analogicznie średnie koszty całkowite. To łączne koszty całkowite, czyli to, podzielone przez podzielone przez łączną ilość kodu. Przez łączną ilość kodu. Jest to zatem nachylenie tej oto linii. Widać, że to nachylenie, gdy zacznę stąd, poprowadzę linię do tego punktu, nachylenie zmniejsza się, ale potem, jak widać, znów zaczyna rosnąć, ponieważ zaczynają rosnąć koszty zmienne. Ponieważ uzyskujemy coraz mniejszą wydajność z kolejnych zatrudnionych programistów. Najciekawsze są koszty krańcowe. W poprzednich kolumnach mamy łączne koszty. Łączne zmienne, łączne całkowite i łączne stałe dzielone przez łączną ilość kodu. Wartości te oznaczają nachylenie linii łączących punkty z początkiem układu. Koszty krańcowe oznaczają coś innego. Usunę to wszystko, żebym mógł to wyjaśnić. Koszt krańcowy to zmiana kosztów całkowitych. Nie łączne koszty całkowite, lecz zmiana kosztów całkowitych podzielona przez zmianę ilości kodu. Na przykład. Zmienię kolor na bardziej wyrazisty. Ten koszt krańcowy, ten punkt na wykresie, mogę to pokazać na krzywej kosztów całkowitych lub krzywej kosztów zmiennych. Pokażę na całkowitych. W tym punkcie bierzemy więc zmianę kosztów całkowitych względem poprzedniego punktu, który jest tutaj. A zmiana kosztów całkowitych to tylko ten odcinek. To nasza zmiana kosztów całkowitych. I dzielimy ją przez zmianę ilości kodu. Przez zmianę liczby linijek kodu. Uzyskujemy w ten sposób nachylenie linii łączącej poprzedni punkt z obecnym na krzywej kosztów całkowitych. Jeśli przejdziemy tutaj, wybiorę jakiś punkt, który nie łączy się z początkiem. Zajmijmy się tym kosztem krańcowym. Tutaj produkowaliśmy 10 600 linijek kodu, a koszty całkowite to 65 000. Koszty 65 000 i 10 600 linijek kodu. To ten punkt wykresu. Otóż ta wartość oznacza zmianę kosztów całkowitych względem poprzedniej zmiany, względem poprzedniego punktu. To zmiana kosztów całkowitych Zmiana kosztów całkowitych podzielona przez zmianę liczby linijek kodu względem poprzedniego punktu. Ta zmiana ilości kodu to tylko tyle. To zmiana liczby linijek kodu. Ten koszt krańcowy to ta wielkość podzielona przez T, czyli nachylenie linii łączącej te dwa kolejne punkty. Koszt krańcowy to właśnie to. Żeby wszystko było jasne, te średnie koszty stałe, zmienne i całkowite, oznaczają nachylenie linii łączącej dany punkt z zerem. Natomiast koszt krańcowy wyraża nachylenie linii łączącej dwa kolejne punkty na krzywej kosztów całkowitych, albo też, bo to tylko przesunięta krzywa kosztów zmiennych, albo też wyraża nachylenie linii łączącej dwa kolejne punkty na krzywej kosztów zmiennych. Stanowi przybliżone, albo uśrednione, stąd słowo średnio, uśrednione nachylenie krzywej między tymi dwoma punktami.